Samorządowcy ostrzegali, że tak będzie. Tylko trzy urzędy na trzynaście skontrolowane przez nich wydały w ustawowym terminie wszystkie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Wałbrzychu, Toruniu i w Kaliszu. Mniej niż połowę takich dokumentów wydano w tym czasie w Warszawie, Lublinie, Łodzie i Poznaniu. Główne przyczyny opóźnień to czasochłonność całej procedury i brak wystarczającej liczby pracowników. Z ustalnej kontroli wynika również, że do opóźnień dochodziło także ze względu na czynniki, na które skontrolowane urzędy nie miały wpływu. Ustawa przekształceniowa była zmieniana aż pięciokrotnie, a niejednoznaczność przepisów wymagała uzyskania wytycznych np. od ministra inwestycji i rozwoju. W warszawskim urzędzie czekano na nie niemal 11 miesięcy.